Mamy bardzo fajne inicjatywy. Jedną chyba z, taką, z takich bardziej znanych inicjatyw to jest nasza mała konferencja all.net, na której spotykamy się, opowiadamy mniej lub bardziej techniczne rzeczy, no i wymieniamy się wiedzą tak naprawdę. Gildia .net liczy około, o ile dobrze pamiętam, 160 osób. To oczywiście się zmienia na przestrzeni czasu, bo, bo cały czas zatrudniamy nowe osoby. Mamy bardzo fajne inicjatywy. Jedną chyba z, taką, z takich bardziej znanych inicjatyw to jest nasza mała konferencja all.net. Są również inne inicjatywy, które mają za zadanie poszerzyć naszą wiedzę kompetencje. Mamy na przykład warsztaty Dev Discussion, gdzie rozmawiamy na różne techniczne tutaj tematy. Organizujemy sobie warsztaty, nadchodzi na, na nowy warsztat, tutaj warsztat Terraforma. Mam za zadanie też zorganizować warsztat chmurowy, ażurowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja staram się być bardzo aktywnym koordynatorem. Próbuję pociągnąć i powołać do życia bardzo dużo inicjatyw. Dzięki temu Gildia będzie miała więcej możliwości dla ich uczestników. Natomiast pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy, że gildie to są ludzie. Jeżeli ludzie nie będą w ramach tej gildii aktywni, to będzie mi ciężko cokolwiek zorganizować. Ja staram się jak mogę, natomiast chciałbym, żeby uczestnicy gildii wiedzieli, że tak naprawdę to, to dzięki nim te wszystkie inicjatywy powstają. Ja jestem tylko osobą, która to spina razem.